Chcę odpocząć, trochę od zachodu Choć na tle straconych lat przesuną nas do przodu Jedynie nie myślą o tym z pewnych powodów Inni odliczają lata dni do powrotu Na stare śmieci ten widok cieszy Nie kręcą się wam dobrze wszystkie biznesy Zawody zamiedzy, przez polskie pokresy W toksycznych miastach z rachunkiem na zeszy. Wbrew tym zawistnym co klęski by chcieli co patrzą na ręce nam szybszy przy niedzieli Pomimo zwątpienia nie trać nadziei, możesz odwrócić Los wszystko zmienić Wbrew tym co skleił się uśmiech nieszczery Potrafią siać za i kręcić afery Chcą żyć za innych jakby swego nie mieli To oni zostaną z grymasem zmarszczeni Wbrew kureckim trendom wbrew, i przemijającej modzie Wbrew wszystkie moce, ambicje zostawia na locie Wbrew głupocie, wbrew nic tym nie zrobię Zostawiam za sobą to pasmo niepowodzeń. Wbrew odczuwam gniew, gdy gubię sens na przecie ma się co idzie na rzecz Serce waleczne przeleje swą krew, więcej nie mniej, co potu i łez Może to przeznaczenie, może przypadek Wierzę, że damy radę razem z lokalem Tęskniłem za Polską i kocham Warszawę Sen o niej trwale zapadł mi w pamięć Wbrew temu co mówiłem kiedy emigrowałem Chcę wrócić i zostać już tutaj na stałe Nawet gdy jeszcze stąd gdzieś wyjadę To zawsze mam w sobie część jej ułamek Wbrew tym co niszczą sport i zajawę sukces to cukier i czerstwy, kabaret. Pasje, wartości przehandlowane. Talent pod wodą przerembel niewiele dalej. Walczy o każdą sekundę przetrwanie. Łapie, tlen wierzy, że wypłynie na wierzch. Nielicznym ta sztuka, wiesz się udaje, bo z hajsem mało co. Chodzi w parze Wbrew, wbrew Kureckim trendom wbrew, i przemijającej modzie Wbrew Wszystkie co ambicje zostawia na lodzie. W W głupocie wbrew Nic tym nie zrobię Zostawiam za sobą to pasmo niepowodzeń Wbrew, wbrew Odczuwam gniew gdy gubię sens Wbrew Na ma się co idzie na rzecz Serce waleczne przeleje swą krew Nie więcej nie mniej co potu i łez Wbrew pozorom każdy ma swoje jolo. Grunt mieć pod nogami, nerwy pod kontrolą Wbrew tym co za plecami coś pierdolą Historia lubi się powtarzać i zatacza koło To stuprocentowo Gdy piszę i uwalnia myśli sprawia, że czuję się sobą Słowo zdaje sobie sprawę, mam tego świadomość Wiem co jest moją słabą, co mocną stroną Co swoje przeżyjesz, tego nie odbiorą Marzenia przekształcają się we wspomnienia Przybierając wypłowiały kolor bladych zdjęć Wbrew zasadą blef nie chcesz to nie, odstaw tą emocjonalną grę To był tylko słabych sen, co zalewa zimnym potem, powodując nocny dreszcz Jak zimny deszcz, co pada na łeb, łapać się za głowę Kogo dziś trzymają pod ochronnym parasolem Wbrew, wbrew rządowym, rządowym pajacykom Wbrew, wbrew, wbrew szatańskim specyfikom, szatarskim specyfikom wbrew, wbrew temu, co nie poparte jest logiką wbrew, wbrew, wbrew pierdolonym nożownikom Wbrew, wbrew, wbrew przyjaźni za, za pieniądze które błądzę Wbrew za Zakłamaniom Temu wszystkiemu Wbrew, wbrew Tak sądzę Wbrew zbrew. Kureckim trendom wbrew. i przemijającej modzie Wszystkie Wszystkie co ambicje zostawia na locie Bre Kupocie wbrew. wbrew Nic z tym nie zrobię Zostawiam za sobą to pasmo niepowodzeń Wbrew Odczuwam gniew, Gdy gubię sens Bre. Na się co idzie na rzecz Serce waleczne przeleje swą krew Nie więcej nie mniej co potu i łez